Oh, nu not a halaka, I'm not a buka. I'm je halaka, De natura De the life the Debatura Dibuka Jestem cały złoty W portfelu Trochę floty halt w Meksyku Zamawiam dla niego hotel To tylko ona Jednak motel Jednak motel Udaje halaka De Naturcji i buka o nas mną budaje halalka Dema Naturty Buka o nas mną budaje halalka Dema Buka o nas mną budaje halalka Kupiłem czerwile do mojej Polski Przepraszam, jestem tu meksykański Na stole leży tylko jeden syrop Byku, mówię to nie pop Mam jeszcze osiem lat Spraw, syropę Ja i smania. Nie lubisz wina, jest grupa nam, z mojego życia zniknąłeś. I dużo ode mnie hajsą wziąłeś, ale długo do zera, a ty nadal dajesz to zera. Pozdrawiam wszystkich, ją!